Dotarłeś do celu. Producenci map w opracowywaniu danych i nawigacji posiłkują się wieloma źródłami informacji. Korzystają między innymi z danych zbieranych przez aplikację MUIA. Zatem dokładność urządzeń nawigacyjnych zależy także od dokładności rejestrów adresowych. Jeśli chcemy korzystać z wiarygodnych danych, musimy dbać o ich kompletność. Kompletne dane to dokładność i pewność, że nie wydarzą się niepotrzebne sytuacje, których można uniknąć.